Sara ma 48 dolarów. Chce zaoszczędzić jedną trzecią tych pieniędzy na wycieczkę. Ile dolarów powinna odłożyć? Czyli mamy obliczyć 1 trzecią z 48. Znajdź ułamek o mianowniku 48, odpowiadający 1 trzeciej. Zadanie wymaga, abyśmy obliczyli 1 trzecią pieniędzy i przedstawili w formie ułamka równoważnego o mianowniku 48. Tak więc, to równa się… nie wiemy na razie, co tu będzie… Coś przez 48. W jaki sposób obliczyć to coś? Zastanówmy się nad tym. Ma być więc… 1 trzecia. W formie graficznej wygląda to tak. Wyobraźmy sobie kartkę albo ciasto. Powiedzmy, że to jest moje ciasto. Dzielę je na 3 kawałki. trzy równe kawałki. 1 trzecia to jeden z tych trzech kawałków. To właśnie jest 1 trzecia. Jak opisać taką część całości w formie ułamka o mianowniku 48? Cóż, podzielmy ciasto na 48 kawałków. Jak to zrobić? Zauważmy, że 3 razy 16 równa się 48 więc jeśli podzielimy każdy z tych kawałków na 16 porcji… To będzie dość trudno narysować, ale spróbuję. Najpierw dzielę na 2, teraz 4, teraz na 8… Robi się gęsto, więc tylko wyobraźmy to sobie. Jeśli podzielimy tak cały kawałek, otrzymamy 16 części. Otrzymamy 16 części tutaj, 16 tutaj i 16 tutaj. Narysuję resztę linii. Gdybym zrobił to dokładnie, miałbym tu 48 porcji, bo w pierwszym kawałku jest ich 16, w drugim kolejne 16, i w trzecim też 16. W sumie 48 porcji. Teraz ta 1 trzecia jaki ułamek ją opisuje? Otóż jest to 16,48. 16 porcji stanowiących jeden duży kawałek spośród 48 wszystkich porcji. Zatem 1 trzecia to dokładnie tyle samo co 16,48. 1 trzecia równa się 16 16,48. Doszliśmy do tego intuicyjnie. Policzyliśmy na rysunku ile to jest 1 trzecia z 48. Ale można to zrobić inaczej. Istnieje prosta metoda. Spójrzmy. Aby zmienić mianownik z 3 na 48 wystarczy pomnożyć go przez 16. 3 razy 16, to 48. To liczbowy odpowiednik dzielenia każdego z trzech kawałków ciasta na 16 porcji. Właśnie to tym mnożeniem zrobiliśmy. Aby ułamki były równe, nie wystarczy mnożyć sam mianownik. Trzeba to samo zrobić z licznikiem. Razy 16. Ponieważ każdy z moich kawałków podzieliłem na 16 porcji, jedynka zmienia się w 16. Teraz można spojrzeć na to następująco. Skoro 3 razy 16 to 48, to licznik musi być równy 1 razy 16, czyli 16. 1 trzecia równa się 16,48. Kolejną metodą, którą szczegółowo poznacie później jest obliczanie 1 trzeciej z 48. Tyle Sara chce zaoszczędzić. 1 trzecia z 48 równa się 1 trzecia razy 48. Kiedy wykonamy to mnożenie, zapiszę to inaczej. 1 trzecia razy 48 przez 1. 48 można zapisać jako taki ułamek zwykły. Oznacza on 48 całości czegoś. Mnożąc ułamki zwykłe, mnoży się po prostu liczniki i mianowniki. Tu mamy więc 48, a tu 3, czyli 48 trzecich. W mianowniku 3 razy 1 to 3, a 48 dzielone przez 3, czyli 48 trzecich, równa się 16. Zatem 1 trzecia z 48 to 16, czyli 16 czterdziestych ósmych to 1 trzecia. Mam nadzieję, że to dla was jasne.